Za skrzyżowaniem zawrócimy sobie w pierwszym możliwym miejscu. Proszę zauważyć, że to jest nie skrzyżowanie, ale miejsce przeznaczone do zawracania. Jest to przy straży pożarnej, jeżeliby samochody jechały w lewo do akcji gaśniczej, żeby nie musiały objeżdżać eee, yy, skrzyżowaniem. Tu jest dowolność. Możemy na... na... Pioska, możemy na... Długo jedynie czego nie wolno zrobić nie wolno pojechać środkiem proszę teraz popatrzeć w prawy, w, prawy, w lewą stronę troszeczkę mogliśmy bardziej wypuścić bo jeżeli ktoś by chciał zawrócić to miałby mało miejsca i oczywiście na prawy pas ponieważ nie jest to wyjątek tu